Czy z brakiem widzenia obuocznego przyjmą Cię do Policji? No, nie chodzi mi o jakieś takie ewidentne sprawy jak brak jednego oka bo, go, bo ci tam w szkole wybili go jakąś lotką Ale na przykład są tak zwane zezy naprzemienne że raz jedno oko widzi, raz drugie widzi, prawda Nie widzi obuocznie, czyli stereoskopowo Ale ostrość widzenia na każde oko masz oddzielnie. Oczywiście zapytanie kandydata Witam, yy, czy jest sens próbowania przystąpienia do Policji. Jestem osobą bez widzenia obuocznego. Na co dzień nie mam problemów z widzeniem, również nie noszę okularów. Yy, według przepisów, które znalazłem, Policjant powinien posługiwać się bronią palną, lecz brak obuocznego widzenia całkowicie eliminuje przyjęcie. Czy są jakieś minimalne wymogi do przyjęcia osób z takim przypadkiem jak mój? Pozdrawiam. Tak na marginesie, w sytuacji tego kandydata znalazło się kilku członków mojej elitarnej szkoleniowej, którzy niestety nie przeszli badań okulistycznych z powodu braku widzenia obuocznego. Ale uczciwie też muszę powiedzieć, i to nawet zdarzyło się ostatnio, że Niektórym się udało pomimo, że mieli ten brak widzenia obuocznego, a przepis to wyraźnie wyklucza. Zacznę od paragrafu 9 punktu pierwszego ostatniego rozporządzenia, yy, bodajże z 2018 roku. Widzenie obuoczne zaburzone lub całkowity brak widzenia obuocznego daje kategorię N dla kandydata do Policji. N oznacza niezdolny. Ale, jak już jest policjantem to można mu dać B, czyli zdolny z ograniczeniami. Wcale broni nie musi nosić, tylko powiedzmy miętolić jakieś papiery tam w biurze, czy jakąś inną funkcję pełnić, gdzie broni łapy nie dadzą. I sięgam do objaśnień do paragrafu 9. Czyli do paragrafu 9, kolumna 5, czyli to są to ci funkcjonariusze policji, i kolumna 8, która obejmuje funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej, oznacza niezdolność funkcjonariuszy do posługiwania się bronią palną oraz niezdolność do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, przewozu osób oraz pracy na wysokości. I takie moje małe zastrzeżenie, że y, przepisy powstawały dokładnie wtedy, kiedy nie wiedziano jeszcze, że lada moment zmienią się przepisy cywilne. I jednooczny pracownik na wysokości lub kierowca może również jeździć pojazdem uprzywilejowanym, Jakiś tam robociarz może być sobie tam na wysokości też pracować z jednym oczkiem bez żadnej łaski, natomiast no, w chwili obecnej jednooczny nie może mieć jedynie pozwolenia na broń. Tutaj się przepisy nie zmieniły. I pewnie taką filozofię przyjęła policja, że no, lepiej mieć kandydata zdrowszego, widzącego obuocznie, a nóż widelec mu się z tym jednym okiem coś stanie, to jeszcze tam w biurze porządzi. Ale co ty masz robić? jaka moja porada, no według przepisów nie możesz się dostać. No, ale życie jest życiem, przy jakichś drobnych zaburzeniach może Ci się udać. Nie znam niestety sztuczek na komisji, jak to zrobić, ale są tacy, co piszą, że im się to udało. Szczególnie robią to pod komentarzami czy w komentarzach pod moimi filmami przechwalają się tym faktem, Dotyczy to również innych służb. Ostatnio ktoś mi się pochwalił z granicznej. No, mam nadzieję, że ci ludzie mówili prawdę. Natomiast, czy ci się uda, czy nie? Jeżeli się urodziłeś pod szczęśliwą gwiazdą, wygrywasz w totolotka, masz nadmiar szczęścia, więcej szczęścia niż rozumu, prawda? To być może policja jest dla Ciebie. Z takich bardzo dalszych czasów, pamiętam, że gdzieś w latach 90 załatwiłem jednemu żołnierzowi, który z nadterminowego, przepraszam, żołnierza służby zasadniczej, szedł na żołnierza najpierw nadterminowego, potem zawodowego, i jakoś 20 parę lat przesłużył, Bro z bronią sobie dawał radę, na strzelnicy miał jakieś nawet dobre wyniki i w tej chwili jest na zasłużonej wojskowej emeryturze. Czy Ci się to uda, czy nie? Nie wiem, jakikolwiek by Twój los nie był, a jesteś osobą niewidzącą obłocznie, niewidzącą stereoskopowo, napisz to w komentarzu do tego wideo. Jestem ciekaw, jak to w różnych komendach i na różnych komisjach lekarskich przebiega.